Należy powiedzieć także kilka słów na temat samego systemu operacyjnego jako takiego, gdyż Linux czy też inne Unixy, o których już sporo mówiliśmy, są przykładami systemów operacyjnych. Ponadto zagadnienia z tego zakresu dobrze obrazują samo działanie komputerów. Na początku zastanówmy się, jak w ogóle wygląda proces startu komputera, czyli co komputer zaczyna robić po jego uruchomieniu? Naciskamy przycisk Power na obudowie. Procesor, tak jak inne elementy, dostaje zasilanie. Typowo procesory są wprowadzane w stan power on reset, czyli resetują się w momencie uzyskania zasilania. Ze stanem resetu procesora związane jest to, że z konkretnego adresu na swojej szynie zaczynają pobierać instrukcje do wykonania. W przypadku komputerów PC te instrukcje pobierane są z systemu BIOS. W niektórych dawnych komputerach były one wszytywane z karty perforowanej lub ustawione mechanicznymi przełącznikami na obudowie. W momencie jak procesor przetworzy już te pierwsze instrukcje i np. Na nauczy się obsługiwać dysk twardy, to może przejść do załadowania bootloadera. Bootloader jest prostym programem mającym za zadanie załadować odpowiedniego miejsca jądro systemu. Po załadowaniu jądra uruchamiany jest pierwszy proces, który otrzymuje identyfikator PID o wartości 1. Proces ten działa na prawach ruta i może być np. init lub system di. Uzyskanie dostępu do danych na komputerze, do którego mamy fizyczny dostęp, zalogowanie się na takim komputerze jest proste, pod warunkiem, że dysk nie został zaszyfrowany. Takie włamanie na lokalny komputer w najprostszym przypadku polega na wskazaniu w opcjach uruchomieniowych jądra innego niż domyślny programu, który ma zostać uruchomiony jako pierwszy proces. Czyli jeżeli mamy bootloader niezabezpieczony hasłem, to w opcjach jądra możemy dopisać np. init równa się ukośnik bin ukośnik bash. I jako pierwszy proces zostanie uruchomiona powłoka bash działająca na prawach ruta bez podawania hasła. W tym momencie raczej nie będą zamontowane dyski twarde w trybie do zapisu itd., ale wszystkie te operacje, jeżeli są nam potrzebne, możemy wykonać manualnie w uzyskanej powłoce. W związku z tym, jeżeli mamy fizyczny dostęp do maszyny z Linuxem, na której dyski są nieszyfrowane, to zasadniczo mamy dla niej ruta. Nawet jeżeli bootloader nie pozwala nam na modyfikację tych opcji, to możemy użyć butowalnego pendrive'a. Jeżeli BIOS zabezpieczony jest hasłem, to można je zresetować za pomocą bateryki itd. W ostateczności możemy podpiąć dysk do innego komputera. Dostęp fizyczny jest równoważny z prawami ruta i jest to feature, a nie bug. Po prostu nie można sobie pozwolić, aby śmierć administratora wymagała np. załadania kluczowych systemów, bo tylko administrator znał hasło. To tyle podstawowych informacji na temat samego startu systemu operacyjnego. Należy powiedzieć także trochę na temat jego funkcji. Mówiliśmy już o procesach. Proces jest działającym bądź gotowym do działania oczekującym kodem programu. Wspomnieliśmy też o procesach typu zombie, czyli pozostałościach po procesach, których działanie zakończyło się, ale czekają na odbiórko do powrotu przez rodzica. To właśnie system operacyjny jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami. Jedną z funkcji systemu operacyjnego jest szeregowanie zadań, czyli pilnowanie tego, żeby procesy były uruchamiane naprzemiennie. Zasadniczo polega to na decydowaniu, które z gotowych do działania procesów mają uzyskać dostęp do procesora. Na przykład, jeżeli mamy tylko 4 rdzenie, a 10 programów chce coś zrobić, to system operacyjny musi zapewnić przełączanie tych programów w taki sposób, aby w miarę sprawiedliwie dostawały one czas procesora. W tym celu stosowane są różne algorytmy szeregowania zadań, natomiast w szczegóły raczej nie będziemy na razie się wdawać. Należy jednak mieć świadomość, że jest to jeden z istotniejszych zadań systemu operacyjnego oraz że administrator systemu także ma jakiś wpływ na to, zarówno z jakimi priorytetami szeregowane są poszczególne procesy, można to zrobić chociażby poprzez komendę NICE albo ustawienie priorytetów czasu rzeczywistego dla danych procesów, jak również na to, jakie algorytmy są używane przez nasz system operacyjny. Dodatkowo system musi uwzględniać fakt, że proces może czekać na jakieś wydarzenie, np. odczyt danych z plików lub odebranie ich poprzez interfejs sieciowy i odpowiednio to czekanie obsługiwać. Proces taki staje się gotowym do działania dopiero po tym zdarzeniu lub ustawionym timeoutzie. System operacyjny zapewnia także obsługę plików, dostępu do nich oraz obsługę różnych urządzeń wejścia-wyjścia, np. sieci komputerowych. W Linuxie zasadniczo wszystko jest plikiem. Przekonamy się o tym także przy programowaniu sieciowym, gdzie połączenia sieciowe będziemy obsługiwali tak jak pliki. W szczególności będziemy używali poznanej już funkcji SELECT, zapewniającej takie czekanie na dane w jednym z kilku otwartych plików. Wspominaliśmy już o takich skrótach klawiszowych jak Ctrl+C c i Ctrl+D. d Pierwszy z nich wysyła sygnał do procesu proszącego o zakończenie się, sygnał może być zignorowany. Drugi nie wysyła sygnału, ale wprowadzony w pustej linii informuje proces czytający jakieś dane, oczekując na te dane, że nastąpił ich koniec. Tak jakby przy czytaniu danych z pliku osiągnięto koniec tego pliku. Warto rozróżniać te skróty, gdyż informacja o zakończeniu danych wejściowych pozwala programowi na przetworzenie wczytanych danych i wypisanie wyników. Mamy również Ctrl-Z, który także wysyła sygnał do procesu, ale nie proszący go o zakończenie się, tylko zawieszający jego wykonanie. Proces zawieszony nadal zajmuje przydzielone mu zasoby, w szczególności pamięć, więc Ctrl-Z nie jest dobrą metodą kończenia programów. Zatem mamy możliwość wnowienia tak przerwanego programu odpowiednim sygnałem bądź poleceniami FG lub BG. Pierwsze z nich wnawia proces w taki sposób, że zajmuje on ponownie terminal, a drugie w taki sposób, że zostaje przeniesiony w tło a w terminalu możemy wykonywać inne operacje, czyli tak jakbyśmy przy uruchamianiu tamtego programu dodali ampersand. Jedną z funkcji systemu operacyjnego jest zarządzanie pamięcią. System operacyjny każdemu procesowi przydziela pełną przestrzeń adresową pamięci, czyli są to adresy od zera do pewnej maksymalnej liczby. Każdy adres adresuje pojedynczy bajt, czyli adresowanie mamy bajtowe, zatem każdy adres wskazuje na komórkę, w której możemy mieć wartość od 0 do ff, czyli 256. Nie oznacza to jednak, że dla każdego procesu system operacyjny faktycznie rezerwuje tle pamięci, ponieważ ta liczba jest duża i odpowiada tysiącom petabajtów i może nam być znacznie większa od ilości dostępnego ramu, a także możliwość adresowych procesora, ograniczonych na ogół do 256 terabajtów. Adres zielony jest na kilka pól, oznaczmy sobie XYZ. Na podstawie adresu, a dokładniej pól XY, system ustala adres obszaru fizycznej pamięci nazywanego stroną. Nie jest to zwykłe przypisanie 1 do 1, natomiast realizowane jest to z użyciem wielopoziomowej tablicy stron. Właśnie w celu realizacji tej wielopoziomowości mamy wydzielone pola X i Y. X wskazuje katalog stron, a Y stronę w tym katalogu. Zależnie od architektury poziomów, takich może być więcej. W tablicy stron dla każdej zalokowanej strony przechowywana jest informacja o adresie pamięci fizycznej, pod którym rozpoczyna się dana strona. Z jest przesunięciem względem początku strony, zatem w oparciu o adres początkowy strony ustalone na podstawie pól XY oraz katalogu stron i pole Z znany jest konkretny adres pamięci RAM. Mechanizm ten określany jest mianem stronicowania pamięci. Czyli jeżeli programista dostanie od systemu albo z jakiegoś powodu zaalokuje sobie pamięć na początku i pamięci środku przestrzeni adresowej, a pamięci pomiędzy tymi obszarami i poza nimi w ogóle nie użyje, to te zaalokowane obszary zostaną zamapowane na jakieś strony, a pozostałe, nieużywane fragmenty przestrzeni adresowej nie będą zamapowane na prawdziwą fizyczną pamięć. W szczególności adres w pamięci wirtualnej nie musi być zamapowany na coś, co jest w ramie. Może być również zamapowany na coś, co jest na dysku twardym. Ma to dwa zastosowania. Pierwszym jest tak zwane mapowanie plików do pamięci poprzez funkcję mmap, a drugim używanie plików wymiany, w uniksach nazywanego swapem. Jeżeli brakuje nam ramu, to nieużywane strony mogą zostać przeniesione na dysk i zostać przeniesione z powrotem do pamięci dopiero wtedy, kiedy proces będzie chciał z nich korzystać. W celu realizacji takich operacji w tablicy strona podczas adresu początku strony przechowywane są dodatkowe informacje na temat jej statusu, położenia na dysku itp. Mechanizm stronnicowania odpowiada także za to, że potomek dostaje tę samą pamięć co rodzic bez jej fizycznego kopiowania. Dzieje się tak, ponieważ dostaje dokładnie takie same mapowania, które są oznaczone jedynie jako copyright, write, czyli mapowanie zostaje zmienione na inną stronę dopiero w momencie modyfikacji zapisu. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch usługach systemowych. Jest to usługa mail związana z wysyłaniem poczty oraz usługa cron związana z planowaniem zadań. Usługę związaną z planowaniem zadań możemy obsługiwać przy pomocy polecenia crontab, którą pozwala na definiowanie zadań, które będą uruchamiane cyklicznie w podanym czasie. Crontab bazuje na plikach złożonych z linii o postaci minuty, godzina, dzień miesiąca, miesiąc, dzień tygodnia, komenda. W dowolnym z polu określających czas możemy podać gwiazdkę, co oznacza testowanie wartości tego pola, czyli np. o każdej godzinie, jeżeli gwiazdka będzie w polu godzin. Jeżeli napiszemy gwiazdka ukośnik liczba, to będzie to oznaczało, że polecenie ma być wykonywane, gdy wartość tego pola jest podzielna przez daną liczbę. Linie zaczynające się od hasza są komentarzami. Wyjście komendy uruchamianej przez krona standardowo wysłane jest mailem do użytkownika scrontaba, którego została ona uruchomiona. W związku z tym na ogół chcemy, żeby takie komendy wypisywały coś tylko w momencie, kiedy jest to jakaś krytyczna sytuacja i jej komentarz musi nas o tym poinformować. Drugą komendą oprócz krona, umożliwiającą planowanie zadania, jest komenda add, która umożliwia jednorazowe zaplanowanie zadania, które zostanie odpalone o określonej w wywołaniu tej komendy porze. Współcześnie na niektórych systemach to oczywiście nie będzie aktywna usługa mail. Natomiast jeżeli mówimy o serwerach ani desktopach, to na ogół komenda mail będzie działała i pozwalała nam na wysyłanie poczty. To tyle w ramach bardzo krótkiego wprowadzenia do systemów operacyjnych. Na studiach na ogół jest to co najmniej semestralny przedmiot. W związku z tym było dość ogólne i ograniczyło się tylko do najważniejszych informacji pomocnych w zrozumieniu, jak to działa. Osobom zainteresowanym tą tematyką polecam zapoznanie się ze szczegółami, np. algorytmami kolejkowania, tematyce blokad w innych źródłach. To chyba też dobry moment, aby wspomnieć, że Linux nie jest jedynym, ale najstarszym uniksowym systemem operacyjnym. Historia Unixów sięga końca lat 60. ubiegłego wieku, a Linuxa jedynie początku lat 90. Linux nie jest też jedynym tego typu systemem dostępnym na wolnej licencji. Wśród innych takich systemów na pewno należy wspomnieć o rodzinie systemów BSD, z której pochodzi ze część oprogramowania dostarczonego wraz z dystrybucjami Linuxa. Są to systemy wywodzące się właśnie z tych pierwszych Unixów z końca lat 60., cały czas aktywnie rozwijane i dostępne na bardziej liberalnej licencji niż Linux, gdyż nie narzucające zachowania tych samych warunków licencyjnych. Wiele rzeczy w szczególności podstawowe komendy będzie w nich wydziałać podobnie, albo nawet tak samo, jednak też duża część zagadnień związanych z konfiguracją systemu będzie wyglądać odmiennie.